Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na rolatki w panierce bezkutynowej oraz w sosie pieczarkowym. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali schab wieprzowy, filety z piersi kurczaka, pieprz cytrynowy, zioła prowansalskie, sól, jedną paprykę czerwoną, Jedną paprykę zieloną, pieczarki, ser wegański, płatki jaglane, mąka ryżowa, woda. Kotlety rozbijamy, nasze papryki myjemy, a następnie kroimy w paseczki. Pieczarki obieramy i również kroimy w paseczki. Tak pokrojoną paprykę i pieczarki dusimy pod przykryciem do miękkości. Kotlety z obu stron przyprawiamy z solą, pieprzem cytrynowym i siłami prowansalskimi. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak zawinąć nasze rolatki. Do openierowania naszych roladek użyjemy mąki ryżowej, płatków jaglanych oraz wody. Do mąki ryżowej dodajemy wodę i następnie mieszamy. W tak przygotowanej wodzie z mąką zanuszamy nasze roladki, a następnie obtaczamy w płatkach jaglanych. Aby całość się dobrze trzymała możemy je dodatkowo spiąć wykałaczkami. Natomiast roladki z fileta kurczaka zostawimy bez panierowania. Aby roladki pozostały soczyste w środku musimy zamknąć mięso poprzez podsmażenie roladek z każdej strony na rozgrzanym oleju rzepakowym. Tak przygotowane roladki przekładamy do naczynia żaroodpornego, a następnie wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół na 30-40 do 40 minut. Czas pieczenia naszych roladek zależy od ich wielkości. Do pozostałych nam pieczarek dolewamy rozpuszczoną w wodzie mąkę jaglaną i całość mieszamy. Dzięki temu uzyskujemy sos pieczarkowy, który będziemy mogli polać później nasze roladki. Teraz przekroję nasze rolatki, aby pokazać Wam jak one wyglądają w środku.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 Zapraszam serdecznie.